W BGS Software prowadzimy szkolenia, zarówno biznesowe, jak i liderskie. Biznesowe, czyli na przykład takie, które przygotowują do współpracy z klientem, do współpracy z zespołem. Szkolenia liderskie to na przykład takie, które przygotowują do pełnienia dodatkowej roli w naszej firmie, na przykład Team Leader, Tech Lead i wiele innych. Jestem trenerem w naszej firmie i mam ogromną przyjemność prowadzić szkolenia. Yy, prowadzę szkolenia, które są grupowe, które są indywidualne. Chyba największym takim kawałkiem szkoleń, które prowadzę, to są szkolenia związane z przygotowaniem do roli lidera. Mam na myśli tutaj lidera, który jest liderem w projekcie, który współpracuje z klientem, z zespołem, ale też team lidera w naszej firmie. I to już jest taki pakiet szkoleń, który obejmuje początek, czyli wdrożenie do tej roli, przedstawienie obowiązków i też z czym się w ogóle wiąże praca tym lidera i później sobie przechodzimy w kolejnych częściach tego szkolenia przez kolejne etapy, czyli prace na celach rozwojowych, prace z feedbackiem, później idziemy do, do stylów przywódczych, więc co szkolenie to już jest bardziej zaawansowany etap. No i myślę, że chyba najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że te szkolenia ciągle powstają, my je ciągle projektujemy, więc nie kończymy na tej trzeciej części, idziemy dalej i dalej. Rola trenera w Learning and Development um, daje mi na pewno przede wszystkim taką radość z tego, że ja mogę kogoś realnie wesprzeć w tej pracy na co dzień. To jest wspaniałe uczucie, to jest coś świetnego. E, no i mam, myślę, że jakby nie sposób nie wspomnieć o tym, że sam fakt tego, że mogę spędzić czas z ludźmi, poznać z czym się zmagają na co dzień, wiedzieć z, jakie mają doświadczenia to ja też dzięki temu się uczę, więc w zasadzie idę prowadzić szkolenie, ale sama też z tego biorę coś dla siebie za każdym razem.